W jakiej kwocie możesz dostać mandat, jak cię złapią bez ważnego prawa jazdy? Oczywiście chodzi mi o kategorie A i B. Nazywam się Darek Kraśnicki i jako lekarz uprawniony bardzo często przedłużam terminowe prawko i zawsze proszę o okazanie starego dokumentu. Chciałem zobaczyć, chcę zobaczyć jakie miałeś ograniczenia. No i czasem okazuje się, że ten dokument został zabrany przez policję, a zostało wystawione pokwitowanie. I z relacji kierowców wynika, że standardowy mandat wtedy to 500 zł i jest to traktowane jako wykroczenie z artykułu 94 paragraf pierwszy kodeksu wykroczeń Z ciekawości sięgnąłem do tego kodeksu wykroczeń i co tam pisze? Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd nie mając do tego uprawnienia podlega karze grzywny, i taka kara grzywny jest określona w taryfikatorze mandatu z 2015 roku i artykuł 94 paragraf 1 kierowanie pojazdów silnikowych z wyłączeniem czterokołowca lekkiego lub tramwajem przez osobę nie mającą uprawnienia do kierowania pojazdami kosztuje się 500 zł. Na pocieszenie kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim kosztuje tylko dwie stówki. W szczególnych przypadkach policjant może Odstąpić od ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym i skierować wniosek o ukaranie do właściwego sądu rejonowego. No, sytuacja ta dotyczy recydywistów i byłem kiedyś przed takim sądem rejonowym jako świadek Nic przyjemnego, że tak powiem z reguły łupią kary jakieś takie z sufitu Ile mogą, tyle ci dowalą Natomiast reasumując to wszystko jeżeli masz prawko terminowe, szczególnie ze względu na wzrok, czy stan zdrowia, czy, czy, czy jakiekolwiek inne terminowe Spójrz na to prawko w tej chwili, być może masz nieważne, a jeżeli masz nieważne, to udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców gdzieś w swoim rejonie, jeżeli jesteś z Wrocławia, możesz się udać do mnie i w ten sposób zaoszczędzisz 5 stówek i będziesz jeździł spokojni Natomiast, jeżeli masz jakieś swoje doświadczenia z policją, z terminowym prawkiem jazdy, jak Cię policjant złapał, chętnie usłyszę Twój komentarz pod tym wideo, ile zapłaciłeś, no jak przebiegała rozmowa z policjantem, bo przypomina mi się właśnie w tej chwili taka sytuacja, że jeden z moich, że tak powiem pacjentów, trzy razy był zatrzymywany przez tego samego policjanta i w końcu ten gość za czwartym razem się dopatrzył, że miał prawko że, że ten kierowca miał prawko terminowe i nieważne już od roku. Także, no, co się odwlecze, to nie uciecze. Tak czy owak, wtedy musisz zapłacić i za mandat, i za lekarza, jak Cię policja złapie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Daj lajka, daj kciuka, jak to wideo w czymś Ci pomogło. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.